Mamy 5 liczb. Celem zadania jest uporządkowanie ich w kolejności od najmniejszej do największej. Jak widać, wszystkie te liczby są ujemne. Która z nich jest największa? Może was kusić, żeby powiedzieć –40. Gdyby to były liczby dodatnie, 40 rzeczywiście byłoby największe. Ale trzeba zdać sobie sprawę, co oznacza liczba ujemna. Na przykład wyobrazić sobie, że to dolary na koncie bankowym i zadać sobie pytanie, czy wolicie mieć na koncie minus 40 czy minus 7 dolarów. Minus 40 znaczy, że jesteście winni 40 dolarów. To 40 dolarów mniej niż puste konto. Minus 7 znaczy, że musicie zwrócić tylko 7 dolarów. W takim razie minus 40 to mniej niż minus 7 i jest to najmniejsza z tych liczb. Minus 40 jest najmniejsza. Powiedzmy, że to najmniej pożądane saldo konta bankowego. Największa suma długu wobec banku. Nic nie macie, a musicie oddać 40 dolarów. Następną liczbą w kolejności jest minus 30. Minus 30. Kolejną, licząc od najmniejszej, jest minus 25. Minus 25. Nieco większa od minus 25 jest liczba minus 10. Minus 10… I na końcu największa liczba. napiszę ją na różowo największą liczbą jest 7. Jeśli wciąż macie problemy, możecie też uznać to za temperaturę. Która z tych temperatur jest najniższa? Uznajmy, że to stopnie Celsjusza. Przy minus 40 byłoby najzimniej, a przy minus 7 najcieplej. W powietrzu byłoby najwięcej ciepła. Oczywiście można też narysować oś liczbową. Narysuję oś liczbową. Tu jest 0, a tu dodatnia liczba 7. Tej liczby nie ma wśród naszych, więc zaznaczmy je teraz. Tu niech będzie minus 7. Skoro tu jest minus 7, to tu powinno znaleźć się minus 10. Zwróćcie uwagę, że przesuwamy się coraz dalej w lewo od 0. Jeszcze kawałek w lewo i zaznaczamy 25. Jeszcze odrobinę dalej. Jest minus 30. Minus 30. Przesuwamy się jeszcze dalej w lewo i zaznaczamy minus 40. W tym ujęciu najmniejszą liczbą jest ta, która znajduje się najdalej po lewej stronie osi, a największa znajduje się najdalej na prawą.